Cześć, jeżeli jesteś osobą związaną czynnie z lotnictwem, szczególnie pilotem klasy drugiej lub samolotów lekkich, a być może stewardessą, czyli personel pokładowy, to wideo jest z pewnością dla Ciebie. Nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu i jednocześnie właścicielem prywatnej przychodni medycyny pracy we Wrocławiu. I otóż w sierpniu 2013 roku przeszedłem dosyć skomplikowany proces akredytacyjny. Otrzymałem w końcu certyfikat lekarza medycyny lotniczej. Certyfikat ten wy wydał mi Urząd Lotnictwa Cywilnego, Civil Aviation Authority. Są tu różne ciekawe pieczęcie, podpis prezesa Urzędu lotnictwa cywilnego No i tak jak już Ci wspomniałem w końcu otrzymałem certyfikat lekarza medycyny lotniczej Natomiast konkretnie dla Ciebie oznacza to, że mogę badać pilotów klasy drugiej, LAPL, czyli samoloty lekkie, personel pokładowy czyli stewardesy również o ile się orientuję chyba kontrolerów ruchu drogowe, przepraszam, kontrolerów ruchu lotniczego ale jedynie podczas badań okresowych no, pewnie zauważyłeś, że nie badam klasy pierwszej, klasa pierwsza, ta najwyższa jest jeszcze przede mną, no ale od czegoś muszę zacząć. Jak sam wiesz, nie od razu Rzym czy Kraków zbudowano. Moja przychodnia słynie z tego, że udało mi się połączyć naprawdę sprawną obsługę pacjenta z zachowaniem wysokiego poziomu merytorycznego, z zachowaniem całego zakresu potrzebnych Ci badań No i mam wspaniały zespół i także mam taką cichą nadzieję, że w przypadku pilotów oraz badań lotniczo-lekarskich nie będzie inaczej. Musisz wiedzieć, że badania są te wyjątkowo sformalizowane oraz nadzorowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. No i jeżeli chcesz skorzystać z moich usług, no niestety skontaktuj się ze mną wcześniej mailowo lekarz Powtarzam, lekarz na pewno ten wcześniejszy kontakt pozwoli nam wspólnie ustalić jakiś dogodny dla Ciebie termin, szczególnie jak jesteś spoza Wrocławia, no tak aby poszło to wszystko tak przysłowiowo, sprawnie, krótko i na temat. Natomiast jeżeli masz jakieś zapytania natury ogólnej, szczególnie mogące zainteresować inne osoby, pilotów, kandydatów na pilotów, koniecznie to zostaw Koniecznie to napisz w komentarzach do tego wideo Na pewno Ci udzielę najlepszej, według mojej wiedzy, odpowiedzi Natomiast przychodnia mieści się przy Żernickiej 215 Jest to zaledwie kilka kilometrów od wrocławskiego portu lotniczego Jeżeli miałbyś ochotę przylecieć do mnie samolotem Niedaleko jest również zjazd autostradowej obwodnicy Wrocławia no, Jeżeli przyjeżdżasz za województwa dolnośląskiego Obok firmy oczywiście mam parking na kilka samochodów, jeżeli jesteś pilotem zmotoryzowanym. Także na tym kończę i jeszcze raz Ciebie serdecznie zapraszam na badania lotniczo-lekarskie do Wrocławia. Mam nadzieję, że będziesz naprawdę zadowolony, także mówił Darek Kraśnicki, już leka le już lekarz orzecznik medycyny lotniczej, wcześniej lekarz specjalista medycyny transportu.